Siema na wszystkim, ze strony Mato, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z CESA z dwoma osobami, z którymi wcale nigdy wcześniej nagrywałam. Dzień dobry! Ciema! I słuchajcie, Bayer jest dzisiaj taki, że gramy sobie, ja mam WH i gram na was dwóch, na nich dwóch, gram sobie samemu. No, to no dokładnie. Powiedzcie ile ma być łapeczek w górę i zaczynamy. No może dodamy, co? No, dodamy. Najlepiej będzie jak dodamy, to, no. to ja daję dwa A ja może dam 4000 tysiące. <laughs> Ta, 6 tysięcy, nie? No, no to jak wiecie 6. 000, to tu ja spoko. jeszcze dodaję 0, to 60 tysięcy możecie wbić łapeczek w górę jak wbijecie 60 tysięcy łapek, to. E, usuwam kanał. Ale nie, na serio, jak wbijecie 60 tysięcy łapek w górę, to usuwam kanał. Dlatego mogę tak spokojnie powiedzieć, bo nie zostałeś łapek w górę. Nie, ma, nie masz psychy, nie? Dobra, ale koniec z tymi tekstami ze średniowiecza. O, o. O. E, słuchajcie, jak widzicie. Ma, ja mam wolhaka. Pani, W ogóle. Dobra, nice. Będzie mi bardzo ciężko, pomimo tego, że mam to jak z dwóch stron mnie najdą, będzie, będę miał kłopot. I w ogóle Właśnie. muszę się pochwalić, bo wybiłem Golda 3. Nagrywałem ten meczek, jak wbiłem tego golda, ale był on tak bardzo nudny, że postanowiłem, że nie ma sensu go po prostu dawać wam. Ta, ale wbiłem sobie daj, Golda 3. Tutaj teraz daję reakcję taką na tego Golda. Moja reakcja na, na Golda 3 było takie wow. wow! I tyle. Nie było żadnego rzucania słuchawkami, także wiecie, to jest bez sensu, nie? Więc po prostu wam tego nie, nie, nie, nie dawałem. Dobra, a to gdzie tam sobie idziecie? Na longu. Dwóch. Na longu. Na longu. Aha, no i, no i mamy też autobany hopa, co też jest troszeczkę dla mnie utrudnieniem, bo można migiem przejść sobie z jednego bumpsadu na drugi, no właśnie. No Dobrze. właśnie. Ja wam jeszcze powiem taką historię, bo nie nagrywam tydzień, więc tych historii będzie trochę sporo. Spaliłem sobie ostatnio. Pro... Spaliłem sobie ostatnio procesor, dlatego w momencie gdy zaczynam nagrywać w FPS mi bardzo, ale to bardzo spadają, bo jednak do nagrywania jest potrzebny jednak trochę ten procesor, nie? A i nie zabijacie o. siebie, bo niedługo was wyrzuci. W ogóle Mateusz się nie powiedział, kim my jesteśmy. Właśnie. No, A no tak, bo was wcale nie było, n wcale nie, no. nie grałem z wami po raz trzeci na tym kanale, to Kamilowski to jest Kamilowski, aka Kamil. A Mato to jest Mato z kanału Mato, który się nazywa Mateusz. Możecie Pro, wbić no. na ich kanały, link w opisie. Bardzo by było fajnie, jakby wbiły 4000. Dwa i pół. Znaczy, kto chce to zostawia suba, kto nie chce... Trochę nie, niebezpiecznie wam powiem szczerze, bo, bo nie w mam mówię. w ogóle nawet... Fire na 84. hole. Ajajaj. Nie! Uuu. Co tam nie w ogóle mieliście za bronię? Uuu, jakie fajne m 4 Moja m 4 Bomba dzieją. na C. Uuu. Uuu. Uuu. Uuu dobra. Kleszyk? Ażberek Nie no, kurde, tam kurde, się gdzie? zapraszowałem Tam po lewo No, tam po lewo co? No, A, bo na ma ja, i tego, wiesz Nie, ja wucha. Przecież ja wbiłem Golda 3, co wy myślicie? To jak myślicie, tak kiedy dostanę kolejnego Wogbana? No? Nie wiem, to tak, Bo to tak zawsze jest, że jak, jak dobrze mi idzie, w sensie jak na ostatnim koncie... O nie. I w ogóle... Tak, jak dobrze mi idzie, wbiłem jakąś fajną, do, dobrą rangę, to... albo gramy do 10 w ogóle, zapomniałam powiedzieć. Jak dobrze mi idzie, to zawsze później dostaję bana, Albo coś, coś się dzieje, że spadam z rangi, czy coś. Pewnie się zapytacie, dlaczego mamy takie awatary. No ja właśnie też nie wiem, dlaczego mamy takie awatary. W ogóle team. po CT będzie mi ciężko, strasznie. Przecież ja muszę obronić Bombside'ów w, w, w pojedynkę. Bo mamy taki team, i dlatego mamy takie. Are... A, a no tak, bo mamy team, zap zapomniałam. O, Air Air prawej. Do ile tu jak... gramy? Do 10 <laughs> Coś tu ja. chyba ja. dostał obity wow! Ja to. wow, wow, wow, wow, wow! Ej, opowiedzieć wam kawał? No, dawaj, Jestem dobry w CSO. Po opowiem wam inny kawał. Dlaczego tylko miarkę wpuścili na bal karnawołowy? Miarka się przebrała. Wpuścili tylko miarkę na, barka do na bal karnawołowy, bo miarka się przebrała. Nie będzie ciężko, bo ja... O! Wow. No myślałam, Jeste. że to smoke. Ja tylko... Zmienię teraz okulary, bo założyłam okulary. O, ja, czekajcie, ja też założę okulary. O. Wcale nie są na mnie za małe. O, dobra. I mordeczki... Jeszcze Mateo o tym chyba zawsze zapominam. tylko daję to do opisu. Zapraszamy na grupę przyjaciela Mateo i na fanpage'a Mateo. To no, dokładnie. A, long, long, long, long, long. No nie, nie wołaj swojego kolegę. Dwóch na jednego to banda łysego. No i co ja mam teraz zrobić? Dadać... O! Dadać mnie. ściągam te nie, okulary. Nie. I jednak ściągam. Co? Okulary to dodają skila, bez kitu. O, nie, bo ja No ja i czego pasję? cofasz? Jak tam nam idzie? Jak panu, tam nam idzie? Ja szok, lecę masz? Na... Jak ja na noclipie no lecę. Weź mi nie gadaj o noclipie, bo przez przypadek kliknę kapsułki i polecę na noclipie. <grym> <grym> oh, o, zapomniałem. Dobra, te Z takich tych temów lepiej mi się gra, niż normalnie z takich akaczy i w ogóle. Także nie wiem po co tak, wziąłem, akacza w ogóle. Ta, normalnie gramy do 6. Ostatnia ja Nie, nie gramy do 6. Tak, do 6. Tak. No tak. Możesz. Możesz teraz pisać. Ej, chłaki! Co? Kamerka mi się nie No to będzie Ale... moja! Ale na serio czy. Prawda. No to trudno. No to no wiesz, będzie moja. Że, t... że to bardzo duże prawdopodobieństwo, że. No to będzie tylko. Że to moja. nie wyjdzie. Ten to ty... troll! A, a wi wiedziałam, że to troll. Ja też no bez kitu. Tak to zawsze jest, jak się w środku gada. E U! U! On ma mojego kałacha tego. Już idę chwila! U to wierzę w ciebie. czas! Yes. No powiem wam tak, no niektórzy umieją na przykład dobrze grać w piłkę, a niektórzy umieją dobrze grać w cesę. Znaczy w sumie ja też nie umiem dobrze grać w piłkę, ale no, w CS-a też nie, więc wiecie, nie. Hejtowanie. Bo odnośnie skilla jest naprawdę bardzo słabe, także jak teraz ty masz zamiar na przykład dać taki komentarz jestem lepszy, no to to jest takie trochę słabe, nie? Także no, ja tutaj się z wami pożegnam pięknie. Także to na tyle w tym odcinku, możecie wstać łapeczkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło, 60 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek. Nie no, 6 tysięcy jakbyście dobili to by było naprawdę mega, ale wątpię, żebyście dobili. E, także no, to na tyle, więc... życzę miłego. Poranka, wieczora, nocy, dnia, trzymajcie i cześć. Hello!